Witajcie w prezentacji na temat porządkowania liczb. Zrobimy kilka przykładów, które, mam nadzieję, nauczą Was rozwiązywania tego typu zadań. Oto pierwszy zestaw liczb, które trzeba uporządkować. 35,7% 108,1% Przecinek 5, 13 93 oraz 1 i 7 sześćdziesiątych Przy rozwiązywaniu tego typu zadań trzeba mieć świadomość, że to tylko różne sposoby zapisu liczb. Procenty, ułamki dziesiętne, ułamki zwykłe, liczby mieszane to wszystko po prostu liczby. Trudno je uporządkować, kiedy są w tak różnych postaciach, więc przekształcimy je w ułamki dziesiętne. Można też przekształcić wszystko w procenty albo ułamki zwykłe, ale ułamki dziesiętne są najwygodniejsze. Na pierwszy ogień pójdzie 35,7%. Zróbmy z niej ułamek dziesiętny. Jak może pamiętacie, najłatwiej to zrobić, usuwając znak procentu i dzieląc przez 100. 35,7% zmieni się wtedy w 35,7%. Na przykład 5% to 5%, a 50% to 50%. 35,7% to po prostu 3,57%. Jeśli to dla was niejasne, można inaczej. Gdy macie 35,7%, wystarczy usunąć znak procentu i przesunąć przecinek o dwa miejsca w lewo. Uzyskacie przecinek 357. Pokażę jeszcze kilka przykładów. Niech będzie… 5%… to tyle samo co… 5 setnych. Albo drugim sposobem… Usuwamy procent i przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo. Trzeba wstawić 0 i wychodzi przecinek 05. To się równa przecinek 05. I oczywiście także 5 setnych. Wróćmy do zadania. Mam nadzieję, że ta dygresja was nie rozproszyła. Zamarzę to. 35 to 35,7% to przecinek 357. Podobnie traktujemy 108,1%. Usuwam procent i przesuwam przecinek o dwa miejsca w lewo. Wtedy to się równa 1,081. Widać już, że to jest mniejsze od tego. Następna liczba jest prosta, bo już ma postać ułamka dziesiętnego. To po prostu przecinek 5. 13,93. Aby przekształcić ułamek zwykły w dziesiętny, dzielimy licznik przez mianownik. Zróbmy to. 13 podzielić przez 93. 93 nie mieści się w 13, stawiamy więc przecinek i dopisujemy 0. Ile razy 93 mieści się w 130? 1 raz. 1 razy 93 to 93. Tu pożyczamy, tu zostaje 2, tu 1 w pamięci i wychodzi 37. Wpisujemy kolejne 0. Ile razy 93 mieści się w 370? Chyba 4. Nie, tylko 3. 3 razy. 3 razy 3 to 9 a 3 razy 9 to 27 Odejmujemy i wychodzi tu pożyczamy tu także 91 Ile razy 93 mieści się w 910? Jakieś 8 razy. Moglibyśmy liczyć dalej, ale do uporządkowania liczb taka dokładność powinna wystarczyć. Więc zakończmy na tym, bo ta liczba może wyjść bardzo długa. Do porządkowania wystarczy przybliżenie. To jest przecinek 138 i tak dalej. Spróbujmy z przybliżeniem. Ostatnia jest liczba mieszana. Zmarzę część ekranu, chociaż może się zmieszczę. Jak przekształcić liczbę mieszaną w ułamek dziesiętny? Spójrzcie, mamy tu 1 i ułamek zwykły, podobny do przekształconego przed chwilą. Albo można przekształcić ją w ułamek niewłaściwy. Zróbmy to właśnie tak. Przekształćmy w ułamek niewłaściwy i podzielmy. Chyba jednak przyda się więcej miejsca. Posprzątam tu trochę. Mm -hmm. Mm -hmm. Miejsce do pracy już jest. Jeden i siedem sześćdziesiątych Aby uzyskać z liczby mieszanej ułamek niewłaściwy, bierzemy mianownik. Mnożymy przez liczbę całości i dodajemy licznik. Dlaczego tak? Bo to jest to samo co 1 plus 7,68. Prawda? A to się równa, jak pamiętamy z odcinków o ułamkach. O, przepraszam. 68… 68 plus 7,68. To natomiast równa się 68 dodać 7, czyli… 75, Mamy 75,68. Teraz możemy to przekształcić tak, jak poprzedni ułamek zwykły. Może tutaj… 75 podzielić przez… 68. Boję się, że zabraknie miejsca. 68 mieści się raz w 75, więc tu 68… 75 odjąć 68 to 7. Spisujemy 0, tu znak dziesiętny. 68 mieści się w 71 raz. 1 razy 68 to 68. Zostaje 2, spisuję 0. 68 mieści się w 20 0 razy. Można by tak dalej, ale tyle cyfr wystarczy, by porównać tę liczbę z innymi. 1.768 to w przybliżeniu 1.10. Gdybyśmy dzielili dalej, uzyskalibyśmy kolejne cyfry. Wszystkie liczby są już w postaci dziesiętnej. 35 to 35.7% to przecinek 3.57. 108.1%? to, bo przecinek jest tutaj. 108.1% to 1.081. 5 to 5 13,93 to przecinek 1,3,8 a 1 i 7, 68 to 1,10. Która liczba jest najmniejsza? Najmniejsza to… Tu jest najmniejsza. Uporządkuję je w kolejności od najmniejszej do największej. Najmniejsza to przecinek 1,3,8 kolejna to przecinek 3,5,7 Kolejna to przecinek 5… Kolejna to 1,081… A największa to 1,10. Pewnie zrobię jeszcze jedną prezentację na ten temat, bo w tej nie starczy mi czasu. Mam nadzieję, że zrozumieliście, jak to się robi. Ja zawsze przekształcam porządkowane liczby w ułamki dziesiętne i poradziłem Wam robić tak samo, ale można inaczej. Jeśli czegoś nie zrozumieliście, obejrzyjcie jeszcze raz tę prezentację. Jak mówiłem, pewnie zrobię kolejną na ten temat, bo teraz nie mam już czasu. Dobrej zabawy.